Czy chcesz razem z Dilerem tworzyć swój świat Minecraft nie 17, ale nie znasz Seedu? To oglądajcie do końca, bo wtedy się dowiedzie jaki to jest jak Pamiętajcie, by łapkować, subskrybować, komentować, aby było więcej odcinków w tej serii. A więc zaczynajmy! Dość długo szukałem tego Seedu, po naprawdę długich poszukiwaniach. Udało mi się znaleźć prawdziwy Seed, bo nas na snapshotach jest tylko tak naprawdę parę Jest parę tysięcy tych Seedów. A na zwykłych jest parę milionów. Oczywiście nie mówię o tych nowych snapszatach. Typu. Eh, tam. Ale my mówimy o snapszacie 20W46A, na którym to właśnie jest ten seed. Dosyć długo naprawdę szukam tego seed, więc naprawdę mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę za te moje poszukiwania. No. Więc ten seed jest. W sumie łatwe to znalezienie, ale jednocześnie trudny. Stworzyłem około 150 światów, a w końcu udało mi się trafić na ten seed. Naprawdę, tworzyłem paręnaście tak jak parę, <gryw> parę setek światów właśnie, które miały w sobie fajny świat. Ten seed, mówię to. akurat wy tego nie widzicie, ale robię sobie cudzysów, sobie robię. Yy, właśnie. Tak, że, że fajny świat w cudzysłowicz, bo oczywiście. To nie jest SIT. Sit to jest wykres numerków, więc oglądajcie do końca, żeby wiedzieć, jaki to jest Sit. I naprawdę moją pracę. Za moją pracę należy się łapka w górę. No, mam nadzieję, że łapka w górę już zostawiona. To już się zbliża się powoli. Do końca odcinka. Bardzo. O, tutaj macie gameplaya teraz z, z mojej tej właśnie mapki z tego seedu ja już tam coś tworzyłem próbowałem tworzyć, tylko że oczywiście jak zwykle ja nie jestem pro możecie powiedzieć czy chcecie właśnie serię z takiego Minecrafta może yy, będzie ankieta na karcie społeczności, tylko pamiętajcie, żeby subo subskrybować no właśnie i teraz wam się na ekranie pojawia SID. W końcu na to wszystko wszyscy czekali. SID! Proszę bardzo, oto jest ten wasz SID, dla którego wszyscy przyszliście na ten odcinek. No, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i komentarza.